w jaki sposób podnieść się z podłogi, używając dwóch kuli. W sytuacji, kiedy nie mamy do dyspozycji żadnego wsparcia, takiego jak krzesło, czy stół, czy też osoby, która mogłaby nam pomóc Podnieść się z podłogi. Stawiamy kule po stronie nogi słabszej, złożone do siebie rękojeściami i ułożone w taką literę H. Jest to bardzo stabilna pozycja dla kuli. Przytrzymujemy obie rękojeści razem ręką od strony nogi zdrowej. Rękę od strony nogi chorej kładziemy z boku, lekko za siebie. Ta ręka będzie nam pomocna do wsparcia się w momencie wstawania. Nogę zdrową stawiamy płasko przed sobą i, jeśli jest to tylko możliwe, wstajemy, stawiamy nogę słabszą na kolanie. Następnie odpychamy się równocześnie ręką po stronie nogi słabszej, nogą zdrową i ręką od strony nogi zdrowej od kuli. Wstajemy do pozycji wyprostowanej. Przenosimy ciężar ciała na nogę zdrową i następnie staramy się włożyć ręce, obręcze kuli i złapać równowagę tak, aby móc poruszać się dalej. Wszystkie te informacje dostępne są w darmowym pliku do pobrania pod tytułem w jaki sposób podnieść się z podłogi używając dwóch kuli.